Już sobie dojechałem Nie wiem gdzie jestem Ale coś mi się z rowerem stało Na, na pomocne zjadę Hmm, otwarta furtka Sobie wejdę Hmm. fajny ten dom hmm. fajne autko. Hmm. Coś tu ewidentnie wymaga remontu. Oj. Idealnie. Łódko! się. I sprzęgło.